Za chwilę wybierzemy się na przejażdżkę kolejką turystyczną po Zielonej Górze, po Alei Niepodległości Zajebujcza maszyna Z tego co się zorientowałem to chyba oparta na widlaku a tutaj jeszcze połączona z wagonikiem 9 skasowanych górę, 20 grady przejazd kolejką Nie powiem, że wąskotorową, ale turystyczną Po zielonej górze Kinonysa kolejka zajebójcza, bo pod spodem jest Mechanizm z wózka widłowego. A tutaj moja szanowna małżonka. A zielona góra z kolejki turystycznej wygląda tak. Pamiętam podobne przeżycie z Krosna. Ale skacze. Ale skacze, kurde, rzeczywiście. W każdym razie wrażenia Niezapomniane din, din, din, din, din, din. Za dużo ludzi się tym nie zmieści. No, 8, dwa Oś... chyba sześć budyn. Dziesięć mi się 10 wydaje no, no, no. no. Wytrzęsie człowieka za wszystkie czasy ale za jedyne cztery złote od osoby Jutro nam się nie będzie chciało A to wszystko majówka No jeszcze nie Czyli 30 kwiecień 2015 Jedziemy koło szkoły muzycznej Oczywiście państwowej szkoły muzycznej Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. I chyba nawracamy. Także trasa kolejki jest dosyć krótka, ale ja niepodległości w końcu wiem, gdzie byliśmy. Także miejsce, jak masz swoją jakąś narzeczoną i chcesz. W zielonej górze wziąć się na romantyczną przejażdżkę. Kolację. A kolacja będzie po. Znaczy, lepiej wejść przed kolacją. Lepiej, tak. Apetyt będzie lepszy. Żeby się nie wytrząsło Ale jest za je. Za je się A tu. Filmuje tyły moment, teraz ustabilizuje co nieco spadnie zaraz stary i wytrzęsieni ale jest ale jest naprawdę fajnie czyli będzie jakieś 6-7 minut przejażdżki tak długo? no niestety nie nie no już widzę na, na kamerze a w zasadzie na liczniku kamery I pamiętasz, w Krośnie mieliśmy, w Sypickach mieliśmy wąskotorówkę A tutaj Aleja Niepodległości w Zielonej Górze I niestety wszystko dobrze Wszystko dobre się zawsze kiedyś skończy Nawet przejażdżka kolejką wąsko po Zielonej Górze